Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że emocje po meczu już opadły i przechodzimy do biznesu. Ostatnio troszeczkę mniej zajmowałem się jakimikolwiek hangoutami, a to z tego do powodu, że od, od niedawna jestem szczęśliwym tatą drugiego dziecka, prawda, to jest mój synek urodzony dosłownie parę dni temu. No niestety takie rzeczy jak narodziny kolejnego dziecka udzielają się całej rodzinie i y, niestety hangouty z medycyny pracy zeszły na y, drugi plan, ale pochwalę się, prawda? 3,260, 52 cm długi, normalny dziś, prawda? Zacznę, zacznę od zapytania mojego widza. Tradycyjnie dotyczy ono jazdy pod wpływem różnych używek. A mianowicie yy, zabrano mi, dzień dobry panie doktorze, mam do pana pytanie, zabrano mi prawo jazdy za jazdę pod wpływem marihuany na 3 lata, niedługo kończy mi się zakaz i chcę się udać do, na badania do medycyny pracy, nie palę już od dłuższego czasu, ale moje pytanie brzmi, czy jeżeli wykryliby w mojej krwi THC, to co wtedy, czy mogę przyjść ponownie na badanie za tydzień albo dwa, po prostu w dowolnym terminie, czy mo mogę dostać jakiś zakaz do podejścia na badań na kilka miesięcy. I uczciwie tutaj powiem, że w takich przypadkach, niezależnie czy bierzesz marihuanę jakąś taką leczniczą jak ta tutaj na tej rączce, czy marihuanę z innych źródeł, to lepiej pójść czystym, a jeszcze przy okazji załatwić sobie jakieś zaświadczenie o braku uzależnienia od tegoż to yy, preparatu. Natomiast co się stanie, jeżeli yy, zostanie ta wykryta marihuana lub jej pochodne THC w moczu? i niestety zostaniesz zakwalifikowany jako osoba uzależniona, prawda? Także cześć Paweł Wermiński, chciałbym opowiedzieć historię z Wąb Wałbrzych, prawda? Jeżeli będziesz chciał tą historię, to ja muszę tylko zamontować telefon do tego, Żebyś tą historię mógł odpowiedzieć, ale ten telefon mogę zamontować dopiero za, za chwileczkę i dokończę tą historię tutaj i żeby było jasne, badania, jeżeli chodzi o badania lekarskie przeprowadzają tylko wojewódzkie ośrodki medycyny pracy. Natomiast na badania psychologiczne przeprowadzają ośrodki prywatne, ale jeżeli nie pójdziesz czysty na badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, to automatycznie jesteś zakwalifikowany jako osoba uzależniona, no i jako ta osoba uzależniona, jako ta osoba uzależniona masz mieć roczny okres abstynencji. Także yy, poczekajcie dosłownie chwilę, bo jeżeli tutaj kolega Paweł opowiedzieć swoją historię, to ja muszę y, 20 sekund pójść po telefon, który mam po, po tamtej stronie, prawda? I ten telefon zamontować, zamontować do miksera, który mam. Także raz, dwa, trzy, cztery, pięć, robię to szybko. Dobra, super, hiper. Y, telefon, telefon już mam i jeżeli jeżeli chcesz do mnie zadzwonić, to jest telefon. O, jeszcze warto by napisać. To jest telefon 789 273 335, prawda? Telefon 789 273 335, 789. 2, 7, 3, 3, 3, 5, piękny liść, prawda, no to, to te liście to niestety nie rosną w Polsce, tylko rosną w Kanadzie i stamtąd gdzieś mam ten materiał, materiał zdjęciowy, prawda, już moment, bo jak się człowiek śpieszy, to się, to się diabeł cieszy i jeżeli chodzi o tą sprawę uzależnień, zapamiętaj jedno, każdemu może się zdarzyć jakieś tam nieszczęście. Zapalił dwa tygodnie temu, zapalił trzy tygodnie temu. Wydawało mu się, że czuje się bardzo dobrze, natomiast łapie go jakiś tam policjant. Szczególnie, że teraz mandaty są takie troszeczkę no dosyć sowite. No i zostajesz oprócz tych kar wszystkich dyscyplinarnych zostajesz skierowany do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, prawda? Na badania lekarskie. Jeżeli w tym Ośrodku Medycyny Pracy niestety powtórnie Tobie wykryją ślady THC. Jesteś z automatu yy, traktowany jako osoba uzależniona lub taka, która nie potrafi się powstrzymać od zażywania tych preparatów i z reguły skutkuje to tym, że no, że zostajesz że zostajesz zakwalifikowany do, yy, no do grupy uzależnionych. Czy mogę powtórzyć numer? Ja ten numer napiszę. 7, 8, 9, 2, 7, 3, 3, 3, 5. Jedna sprawa, tylko yy, na takiej rozmowie, to tam proszę bez jakichś tam nazwisk. Tych lekarzy, czy innych rzeczy tam, czy swojego, prawda, żeby, żeby po prostu y, Uszanować czyjąś prywatność y, Celem Tych hangoutów nie jest tam obrażanie kogoś konkretnie, tylko Wyciągnięcie wniosków na y, Przyszłość, prawda, być może ktoś będzie miał podobny przypadek do Twojego i warto tam sobie podyskutować już dzisiaj, co Ciebie ewentualnie może czekać. Tak patrzę, że mi się trochę zawiesiło tutaj, zawiesiło mi się to tutaj troszeczkę i lecimy, lecimy dalej. Jeszcze kiedyś otrzymałem takie pytanie. Odebrano komuś yy, prawo jazdy za jazdę pod... O! Halo, słychać mnie? E, halo, panie doktorze. No witam, witam. No. Dzięki, że zadzwoniłeś. Opowiedz swoją historię, tylko mam prośbę taką tam bez konkretnych nazwisk tych. tych, tych... No ja wiem, słyszałem właśnie. No, Dobra. No bo nie bo będę też żeby opowiadał tam, Jak to, to powiedzieć? No. Opowiedz ogólnie I... o co chodzi i, i jak to się skończyło. No, prawda? chciałem pana pozdrowić, bo oglądałem pana filmiki ten. Zostało mi prawko zabrane ile? Rok temu? Aha. W grudniu tak, no. Teraz będę się starał o skrócenie tej kary o połowę, mhm. wiadomo, a badania z WOMP, ile dostałem, po czterech miesiącach, skierowanie. Ale przeszedłeś te badania, czy nie? No poszedłem, oczywiście. No, bo znaczy, wszystko... Czy poszedłeś, to musiałeś, tylko czy przeszedłeś? Przeszed... Tak, przeszedłem i oczywiście było tak, że wszystko było elegancko, tam jakiś ten test na alkoholizm, coś takiego. Mhm. Wszystko. Było i, i weszła lekarka, osłuchała mnie, spojrzała, oczywiście jak Cię widzą, tak Cię piszą, tak no mi dokładnie. się wydawało. No i lekarka, wszystko co do czego przyszło, mówi niech pan rozepnie spodnie, nie? Ja mówię, o, o kurczę. O chodzi, nie? I zobaczyła, jak kiedyś miałem wszyty esperal, nie? Mhm. No, to było 7-8 lat temu, to, to tak... I ona powiedziała, pan jest uzależniony, bo pan miał ich bliznę. po czym ta blizna? Ja mówię, no, no że po wszywce i ten. No ona mówi, o, to proszę skierowanie od psychiatry uzależnień, gdzie pan nie jest uzależniony. Ja mówię, no ale to tak ten. No i poszedłem, załatwiłem to, te skierowanie. Wiadomo, ona odroczyła mi te badania, bo to miesiąc czasu było. I mówię, żeby pani, żeby nie było tak, że ja się spóźnię później na te badania, jakieś konsekwencje będę miał, nie? No i, i co? Załatwiłem to skierowanie, to podbiło bez problemu i. Czyli załatwiłeś sobie zaświadczenie, że nie jesteś osobą tak, uzależnioną, tak. prawda? No dokładnie, no, ale to też, tak mi się wydaje, w tym wąpie, gdyby nie to nie zobaczyła, to od razu bym to przeszedł. Nie było aż takiego ciśnienia, jak to się mówi ten. Pytała się, ile tam miałem promili, ile to. To powiedziałem jej prawdę, jak ten. Ale gdyby nie zobaczyła mi tych spodni, tej blizny, to od, mi, mi się wydaje, że od razu bym to przeszedł. Nie było jakiejś tam, że a, pijak albo coś tam. A, a z tak z ciekawości, gdzie oni wszy, te wszywki robią? Bo ja tak nie jestem tutaj ekspertem. No jak gdzie, w, w tyłek. W, w pośladek, tak? Tak, no. No, no to ja... Kiedy? Jeszcze ona się pyta, jakiego lekarza. Ja mówię, że tego, tego. Ona mówi, a, to ten lekarz to sam się zapił i już dawno nie żyje. Ja mówię, ja nie wiem, bo dawno nie byłem, tak? No to, to mówię, do, do lekarki mówię, 7 lat temu było. No to... No co kama? No ale pielęgniarki i krew i to ona mówiła próby wątrobowe, niech pan zrobi. A ja wcześniej miałem robione, nie? Sam dla siebie, tak jak... Yy, Oglądałem spada filmików, mówię, sam zrobię dla siebie i pokazywałem jej. tam. no nie, niech pan zrobi Jeszcze na raz. dzień zaświadczenie, jak pan przyniesie, nie? Ja okej. Okay. A ty jesteś y, no. kierowcą zawodowym, czy...? Nie, ja miałem tylko na B i, i mhm. mi akurat, akurat 20 metrów od domu mnie capnęli, a to po, na wczorajszy i... O... Bo z samego miasta jesteś, czy, czy gdzieś tam z okolic? Nie, z samego miasta jestem, no. No to... Jak ta... jeszcze... No, no. Halo? Tak, tak, słucham, słucham. I jeszcze jak robiliśmy ten kurs reedukacyjny, nie? A Opowiedz, jak to wygląda tak w twoim rejonie. No, no to jak ten kurs reedukacyjny robiliśmy, ile nas tam było? Z osiem osób i jedna kobieta, taka młoda też, no ale dobra, myślę z tym. I pytałem się, czy robili już badanie w WOMP-ie. No to oni mówią, że robili, ale nie poprzechodzili. Ja się zestresowałem, mówię, a pierdziela, ale no, wie pan, szczerze mówiąc, to ja się nie dziwię, bo jeden to morda, gęba bordowa prawie. Widać, że to na przykład uoi albo coś, tak? No ta. Drugi sam się przyznał, że jest uzależniony po trzech terapiach. No to lekarka dała mu terapię czy do odbycia jakąś tam. Nie? No, ja po co się przyznam właśnie. Ja kazał mówić prawdę, to powiedziałem jej co, mam do ukrycia, Znaczy to nie? on już jest taki trochę bezkrytyczny, prawda, że no. jak to mówią, kazaliby mu do studni skoczyć też by skoczył No, no, no i, i ten, no ale i te, się zestresowałem tym, ale jest okej okay. i dostałem badania na 3 lata, nie, dwa i pół roku, przepraszam, dwa i pół roku, no ale to będę musiał robić teraz z kolejne na 15 lat, albo na 10, nie? No jak Przejdź. chcesz, no. albo znajdź kogoś fajnego tam w rejonie, a z daleka nie jesteś, możesz do mnie podjechać, to wtedy pogadamy. No nie, no to ja, ja tak myślałem, bo z dziewczyną rozmawiałem, bo, bo tylko dziewczyna o tym wie, że ja prawa jazdy nie mam, nie? Bo a wpisali, wpisali ci tam jakiś kod 68, czy coś, czy? No, nic, nic chyba nie wpisali, bo, bo, nie nie wiem, na no. ile lat utraciłeś? Na trzy, no bo minimum to było, nie? Uh -huh, uh -huh. Miałem tam powyżej pół promila, no. A w ogóle psychologa gdzie robiłeś? Prywatnie? Nie, prywatnie też robiłem, no. Prywatnie. A, a okazało się, że ten, co nam robi kurs reodokacyjny, to on w WOMP-ie był psychologiem. No to takich maglował, że mówię masakra. No. No, to się wcale nie dziwię, prawda, że... że no te... tak, ich maglował, mówię, kurde, ja poszedłem do prywatnego. Nie mówię, że zapłaciłem i zdałem, tylko też te testy, bo i tak operatorem wózka widłowego jestem, to chciałem no to... to przychodzić, tak? Te no to te testy, no, testy są ale... podobne, prawda? No, no, ale to podbiła mi, ona spojrzała, ta lekarka, no wszystko byłoby OK, gdyby właśnie tych spodni, tak, aż się zdziwiłem sama, no mówię, a skąd ta blizna jest? I... To znaczy, że po prostu ta, ta co, co badała w tym womp ma duże doświadczenie, że wie, że gdzie no, są te wszywki, no. bo, bo yy, z reguły w plecy gdzieś dają, prawda? Poś... Tak, w łopatkę mówią, że zaszywają, że to nie można dają... było ten, no. A ja, Ale panu powiem tak szczerze, że jak na badania do WOMP-u iść, tak jak u mnie w Wałbrzychu, w moim przypadku, to ja akurat, nie, że to, to był jednorazowy wyskok, tylko tak, trzeba się fajnie ubrać, pokazać, że się nie jest jakimś tam zakopiorą albo coś i tyle, no. I mm -hmm. mi, mi się wydaje, że to akurat przejdzie te badania, nie? Znaczy, znaczy, bo czasami są takie do mnie pytania, a czy tam próby wątrobowe, takie, siakie, czy owakie, czy to, czy tamto, czy siamto. I, i... trudno czasami człowiekowi wytłumaczyć, że no jak idziesz, jak, jak wyglądasz, jak moczy morda, tak, dokładnie. To no, to, no to, nie ma siły, żeby cię nie uwalili. no, no, no, no, no cudów nie ma, prawda? Jeżeli, o, tutaj teraz puszczę taki obrazek tam, jakiegoś tam pijącego, ale y, mówię, jeżeli na gębie masz ten, ten nadużywanie alkoholu wypisane, no, prawda? Wypisane, to, no właśnie, o to chodzi, no to, to od razu z automatu skreślają. Y, to z automatu, to, no. to niestety trzeba się trochę, jeszcze w, wczorajszy oddech, prawda? Czy taki tak. za ten i no, niestety trzeba się jakoś y, y, jakoś ubrać, prawda? wyglądać, trzy zdania potrafić yy, powiedzieć, prawda, O coś o sobie, wytłumaczyć się z jakiejś tam historii. Yy, no. Ja panu powiem tak, ja pana filmiki od razu oglądałem, zacząłem oglądać, tak wpisałem to i akurat pan mi się wyświetlił i też pana rady wziąłem, tak. Zresztą od tamtej pory to też nie piję jakoś tak nałogowo czy coś, tak. Dokładnie, ogóle, prawda. Praktycznie, no, ale no jak bym poszedł wczorajszy albo coś, no to ten, ale jak sam dla siebie zrobiłem te próby wątrobowe, tak? Jak dobrze wszystko wyszło? No, wszystko. Po, poniżej jeszcze jak połowa była, to poniżej tego. No tak spojrzała, ale lekarka jeszcze jak zobaczyła to, to mówi, a to pan zrobi próby wątrobowe i morfologię. Ja okej, okay, no już na pewniaka szedłem, powiedziałem, że wszystko będzie okej, okay, tak? No tak, no tak, tak, tak, tak. No. I, a sam dla siebie robię to, to wszystko poniżej no, tego. Minimum nie było ani podwyższone, ani ten, to mówię... Tylko, tylko powiem ci tak, kurde, trzy lata to dużo. To tutaj rzeczywiście by trzeba coś z prawnikiem, z prawnikiem pomyśleć, yy. No, żeby coś wykombinować, prawda? Nie no, ja, ja teraz to, to w lipcu będę się starał właśnie o skrócenie i niby z tą blokadą alkoholową, to o tym nie wiedziałem. To sam, że tak powiem, policjant mi o tym powiedział, tak? Nie, to jest taka możliwość, tylko jest. to jest tak zwana połówka, to jeżeli byłbyś, ktoś jest przestępcą czy był, to, to z reguły wie, o co chodzi, że to jest skrócenie no. kary po połowie, jeżeli się tam zachowujesz w miarę normalnie, prawda? Nie, no ja panu powiem tak, y, jeśli chodzi o te zatrzymanie, o to wszystko, to y, policja sama dużo mi pomogła, tak? Bo jak poszedłem na przesłuchanie czy coś, to y, ja nawet o tym nie wiedziałem, a tam policjant powiedział mi, że po pół roku, po połowie odbycia kary, niech pan stara o skrócenie tego zakazu i tyle. A, a tak, ja, ja nawet nie widziałem na tym. A tak bo, z ciekawości w jaki sposób cię złapali i... tak blisko domu. No. Słucham? W, z ciekawości w jaki sposób oni cię złapali tak blisko domu? No bo u nas tam jest brak możliwości na przykład parkowania, nie? No, no. Jest jednokierunkowa i akurat ja wyjeżdżałem i zaraz kogut i. A Ale... oni polowali na tych, co tam parkują w drugiej ulicy, co jest zakaz parkowania, nie? Czyli, czyli złapali cię przy okazji tak zwanej, tak? Tak, tak. No, trafiła i się zrobiła i tyle. No a ja sam nie wiedziałem o tym, bo się czułem dobrze, tak? No rozumiem. wstałem, zjadłem śniadanko, wszystko elegancko, a że wydmuchałem tyle, to mówię, o Boże. No, czyli więcej ja niż 0,5 promila, prawda? 0,5 miałem, tak. 0,51. No przekroczyłem to. No. To jakby cię złapali 5 minut później, to, to by po prostu było wykroczenie i nie tak, trzy lata. I, i, i do, no, no to właśnie ten, a później jak dmuchałem, to z, z, było spadkowe, ale no, nie wiem jak to, to prokuratorka czy coś się uparła i ja nie chciałem nawet dyskutować z nimi. Znaczy, aby znaczy to pierwszy oddażyć. wynik jest ten najważniejszy, wiesz. Potem, tak, potem no. No, dokładnie. Tak jak pan mówi. Pierwszy wynik. Potem sobie możesz gadać, co chcesz. Tak. I no i tyle, prawda? Tak, tak że... Tak, że ci... No, ale powiem panu tak, szczerze, że pana filmiki dużo mi pomogły. Nie, no to I... cieszę się, bo w zasadzie I... to ja tam nie I ten, zmyślam. I mówię, jak zdam, jeszcze do dziewczyny mówię. Przyszedłem te badania, jeszcze mówię, te zaświadczenie załatwiłem, bo mówię, do psychologa zadzwoniłem, do tego psychiatry od uzależnień. Wytłumaczyłem mu, na czym rzecz polega, no, no wiadomo, tak? Przyjechał, porozmawialiśmy to i nie stwierdził, że jestem jakiś tam tamten. No, Przecież też nie ma... Mieszkanie, mówię, w kredycie, wie pan co, dziecko to... No, to, byś... to, to... Znaczy, bez tego to jesteś trochę udupiony, bo jeżeli dojeżdżasz do roboty, to... No... A dzieciak ile ma lat? Cztery. No, no, to tak. No. I będę się starał właśnie o to, ten... I te grzywny też musiałem spłacić, bo to... Tak z ciekawości ile to? 5-10 tysięcy? Dycha poszła. Czyli ogólnie. dycha poszła się paść, tak? Nie powiem, Ta. że poszła się i je, jed, je, je, prawda? Jebać, no. No jebać, no. No, no, dycha, ale to też musiałem, wziąłem kredyt, żeby to spłacić, mieć wszystko z głowy i ten, no to też, jak będę pisał te pismo, no to też będę przedstawiał to, że musiałem płacić. Wszystko jestem na czysto, że tak powiem, i że mi się jak należy, no. Wszystko zrobię na to, żeby żeby dostać tą szansę, żeby skrócić mi ten wyrok, nie? A gdzie tam, na Podzamczu? gdzieś mieszkasz, czy... czy... Nie, ja, ja no, no, mieście. Aha, tam, tam. Bo Wałżyn no. znałem trochę tam, tam, że tak powiem. No, w Wrocław niedaleko to, no. no. Słuchaj, to... No, ale to... wie pan co, też jeszcze, tylko jak coś mogę dodać, to powiem. No, w zasadzie a jak w tym WOMPie ta atmosfera w miarę szybko to szło, dużo szybko. ludzi. Szybko. Ja byłem i, i drugi kierowca i, i tylko tyle nas akurat. W Wąpie ten, ten drugi było. Nie? jak ta wyglądał? Taki w miarę w miarę normalny? A, i, i, właśnie te co ja bym na kursie reedukacyjnym co oni nie pozdawali tych tych. No to tak jak panu mówiłem, że jeden to wyglądał, że ja sam bym mu nie podbił tych badań, bo to morda czerwona, wszystko ten, a drugi sam się przyznał do tego, a porządny chłop, tak? Tylko on powiedział, a miałem mówić prawdę, to powiedziałem prawdę, że miałem dwie terapie albo coś i to z automatu go skreśliła, no. Znaczy ja ci powiem, no, taki głupio uczciwy, prawda, no. No. I ja się wystraszyłem, mówię, pójdę ten i, i te próby wątrobowe, wiadomo, nie, nie, nic tam nie nadużywałem alkoholu, wszystko miałem w normie i... Chciałem do womp iść, to miałem już te próby wątrobowe w razie czego, jakby coś się pytało, to przedstawię, że nie jestem, albo coś tam, nie? Ale pomogło Miałam ci działać. to, że zrobiłeś te próby wcześniej, coś tam pokazałeś? Nie, nic. Miałem wcześniej, ale ona jak zobaczyła ten Nesperal, to powiedziała, że od Jesz... razu próby wątrobowe, te ASP, czy coś tam. Tak, tak, tak, tak, tak. tak. No, te, te, te. I mówi, że od razu. Ale ja na pewniaka jaka, wiedziałem, że przecież nie piję, to stare data była z, ty, z tym esperalem, to mówię, dobra, no to zrobimy. I te zaświadczenie, że nie jestem uzależniony, nie? A ten cukier, bo tu tutaj jeden kolega pisze na czacie, że przyczepili się wysokiego cukru u niego. Cukier był u ciebie w porządku, prawda? Tak, Do pielęgniarka mi robiła cukier, te ciśnienie, to, mhm. te jakieś badania wzroku, przyszedł, bo, bo okulary noszę, tą kulicę jeszcze musiałem zapłacić, to... O to... kurde. A kim tak Zastawięc mniej więcej jesteś zawodu? Słucham? Kim tak mniej więcej jesteś z zawodu? No, operatorem wózka. A, Wydłowego. mówiłeś, mówiłeś. Przepraszam, no. bo zapomniałem. No i te psychotesty, sam sobie zrobiłem i to też akurat tak było, że ona miała mnie w komputerze i mówiła, pan tu na wózki widłowe robi, I jak to się stało, że tam... Te, no to powiedziałem jej wprost, też, co będę ci ściemniał, tak? No dokładnie, no. no. no to, czyli to, czyli to w tym WAMPie te już cię badali i... wcześniej? Co? W tym WOMPie cię badali wcześniej? Kiedyś? Nie, nigdy. A nie, nie, chodzi jest... mi o, tego wóz... o te wózki widłowe. A to nie, to w WOMPie nigdy nie robiłem tych testów. To... Aha, czyli, czyli mówisz Zawsze... o, o psychotestach, które robiłeś u psychologa, że, że... Tak. U tego, co robiłeś wcześniej, to, to ten... No dobra, dobra. Ja, ja, jakaś, jaka, jakąś nauczkę, że tak powiem... Jest i powiem panu, że nie polecam i tak jak na swoim przykładzie to mówię, odczułem to bardzo. No 10 tysięcy w plecy i plus nerwy. Tak. Najgorsze, ja powiem panu może pieniądze to tam... A, licho, ale najgorsze to właśnie te nerwy, te co chwilę pisma z sądu albo z tego iść na pocztę, odbieraj wizę albo coś i... i się wstawaj tam i... Ale z, z drugiej strony też policja akurat podeszła łagodnie. Jak dla mnie, tak? No, no, no. To, to powiem panu, że nie było tak, że nie wiem, jakieś pałowanie albo coś, tylko grzecznie wszystko wytłumaczyli. To, to z tej strony to ja też pisałem, jak do prokuratury, pismo, to też pochwaliłem policjantów, bo zapamiętam ich nazwisko, żeby ich pochwalić za profesjonalne podejście do mnie. No, czy no. takie. Oj, trochę taki masochizm, kurde. Bo. No, ale to panu powiem, że. Strasznie to jest. bezprawka to teraz życie to jest... Znaczy teraz jeszcze według tych najnowszych przepisów to już jest w ogóle dupa zimna, to tam... No, to, to, to, teraz właśnie. No teraz Ale ja to... Tak panu szczerze powiem tak. Planuję zdać tę prawkę, jakby się udało. Za te... W lipcu na przykład. I półtora roku nie jeździć, żeby do końca kary później bez tej blokady śmigać, nie? No tak, tak, tak. Bo ta blokada to też 2000, co ja naczytałem, się 2,5 pół, pół tysiąca, jak na stałe, a tak to 80 zł czy 90 zł kawca kosztuje. Mm. No. no to już pusa musi sobie tam jakoś skalkulować, bo, bo, bo to, to no. trudno mi jakąś mądrą poradę dać. bo, bo akurat Ja nie wiem, się... no, ale jak, jak przyjdzie do badań, bo mam akurat na. Musiałbym zobaczyć w papierach, ale mam te badania podbite. No, najważniejsze, z WOMP-u wyszedłem, to teraz. Albo się właśnie do pana zgłoszę, albo gdzieś tu na Wałbrzychu znajdę jakiegoś no, bo normalnego jak, lekarza. No ja, jak podwiedzisz to fajnie, to pogadamy już tak twarzą w twarz, prawda? Jeżeli tam ktoś ci poradzi jakiegoś tam fajnego za rogiem, no to... No, nie, nie, no. Zobaczymy, no. O, to, no. też są normalni, tam przecież w każdym mieście jest no, ktoś tam... Myślę, jakiś... że też właśnie, a jak nie, no to przecież ja no. też nie będę wychodząc z takiego założenia, że nie płacę za darmo, tak? No, dokładnie, prawda. No, nie, nie mówię, że mam już podbić, tylko jak jestem zdrowy, nie jestem jakiś tam upośledzony, bo normalnie się trzymam czy coś, to. to a a to, powiedz to, mi jedno, co... pamiętasz ile zapłaciłeś za wszystkie badania w WOMP-ie i za psychotesty? Bo tu kolega pisze, 800 zł wydałem na badania. Nie, ja panu powiem tak, chyba 260 zł za WOMP i 150 za psychotesty. 400 no, 400 złotych poszło na badania, no. A te, te jakieś tam, yy, tam musiałeś dopłacić za te, za te za te próby, za to, za tamto? No to za próby to nie, bo jak ona mnie skierowała, to już poszło na koszt WOMP-u, nie? Aha, aha, aha, czyli, czyli no. próby, próby w WOMP-ie na koszt WOMP-u poszły, prawda? Tak, tak. A jak to się nazywa, no? Yy, robiłem badania prywatnie, te psychotesty, no to... Yy... No to 150. 150 zł, a jakbym nie miał okulisty, bo ja okulary noszę, no to bym chyba 180 zł zapłacił za badania w WOMP-ie. A 80 zł musiałem za okulistę dopłacić, czy 60. Czyli tak 410, 80, no. czyli tak 500 zł, prawda? No, ale to 800 zł to. To nie, na pewno. No, no, 800 tu napisał, ale może coś tam jeszcze za, one, one możesz napisać, co tu jeszcze tam, co cię tam no. badali więcej. Bo czasami jest tak, że doliczają jeszcze za kolejnych specjalistów, za jakiegoś psychiatrę, za tam... A to nie, no to, do, to może właśnie on ten, bo ja za psychiatrę też musiałem zapłacić, żeby mi wystawić te zaświadczenie, że uzależniony nie jestem, tak? No, czyli też doszło, prawda? Tak, no to, to, to, to, to jakby z tym psychiatrą no to wyszło 800 złotych, o... Czy na to, psychiatra tak? czystówki? Słucham. Psychiatra dwieście 250? Nie, 300y, no. O kurde, to. To, to się ceni. Znaczy, dobrze, jeżeli no. dobrze wypisał, to, to w porządku, prawda? Ale nie no, wie pan, ja powiedziałem mu wprost, jaka sytuacja jest. on, przy, Bo to niby wizyta domowa była, tak? No rozumiem. I ja mu powiedziałem wprost, jaka sytuacja on zobaczył. No przecież Berliny nie mam na chałupie, tak? No tak, to, to od razu tak zadbane. zobaczył. I, no i on też sam powiedział, no pana złapali, też mu powiedziałem, że ile miałem, to sram to. I, i sam powiedział, dobra, to niech pan ma i niech pan odzyskuje te prawo jazdy, bo panu się należy i tyle. No, no I Powodzenia to... w WOMP-ie. Ja mówię, no zobaczymy, no bo to też nie było pewne, jak on mi dał te zaświadczenie, czy lekarka się zgodzi, tak? Znaczy... Powiem Ci tak, no. jak masz już od jakiegoś psychiatry, to, no to zmienia sytuację, prawda? No. Bo, bo najgorsze jest to, jakbyś, kurde, poszedł na tak zwaną kurację, której nie potrzebujesz. No, ja, ale ja właśnie oglądałem pana filmiki i tak mówię, a pójdę na ten. A on mówi: Nie, bo później przyjdą, to z za, za automatu mnie jako pijaka albo coś i niech pan dociągnie tą terapię albo coś. Mówię: Nie. Nie, nie. Ja to powtarzam już tak z uporem maniaka. Jak nie jesteś uzależniony, to żeby pójść na terapię, to musisz pokazać, że jesteś uzależniony. Tak. A potem no. jak już się w to wpierdolisz, to już jesteś uzależniony na całe życie. I to, i to jest no i to jest brędza po prostu. Niech no. później się ciągnie za człowiekiem, jak smród po gaciach, No jak smród po gaciach, prawda? To, no. to już w, w, w systemie nfz wpisane, tak. w WOMP-ie papiery są, no po co las na kurację, jak nie... nie... I to tak, tak. ludzie to, to jest typowy błąd. To, to, i, i, I potem nie wiadomo co, co radzić, prawda? I wszyscy kiwają nie. głową, tak rozumiemy, ja ale... Pa... Panu powiem tak, jak ktoś ma problem, problem, straci tak jak ja prowadzę za głupotę, no nie każdego ten, ale to niech do WOMP-u taką radę, idzie jak najlepiej. Żeby, kurwa nie pił, albo coś i. No i żeby nie tak, wyglądał jak jakiś tak, ostatni. Jak, jak, tak, po wczorajszym, tak? Tylko niech idzie, nie wiem, normalnie, ogolony, wypachniony i. Tak jak u mnie, to w moim przypadku, bo nie wiem, bo ja widziałem jak pana filmiki tego z Sosoftna, czy skądś tam te, Z Wam każdy obalał. No. no tak, tak, tak. No bo tak naprawdę psycholog czy lekarz też ocenia jak to mówią książkę po okładce, prawda? Ta. Czyli wyglądasz no, czysty, ogolony, jakiś tamten, to, to jesteś normalny ziom, prawda? Jesteś, wyglądasz jak jakiś meliniarz, no to, no, to z meliny co mam, wyszedł, no, no, to, no to, to, to tutaj nie trzeba lekarza, żeby, żeby, żeby, żeby po prostu uwalić, prawda? A panu, pan, dużo mi pana filmy pomogły. Tak jak oglądałem to i te rady i takie właśnie, ten pierwsze co to wpisałem później, bo to mi 6 grudnia na Mikołaja zabrali, nie? O kurde, Dziecku akurat milia. prezent. Dziecku prezent wiozłem, Mówię, a fajny prezent mi zrobiliście, no. No kurde, rzeczywiście masz pechy. No, tak. no. I, ale ja tak zawsze mam, jak prawo jazdy zdałem na 1 czerwca na Dzień Dziecka, ona mówi niech się pan cieszy, bo ma pan Dzień Dziecka dzisiaj, zdał pan prawo jazdy i tak. 15 lat minęło i no to rzeczywiście wiesz, no takie dodat specyficzne, ale mówię, nie poddaję się. Zdałem to wszystko i teraz tylko czekam właśnie na na prawnika pójdę i będę pisał te wcześniejsze zwolnienie z kary i, i zobaczymy mhm. jak to będzie. Tam może być taka sytuacja, że, że oni będą chcieli powtórny egzamin na prawo jazdy. To może, no to nie, może po no. prostu parę godzin jazdy jeszcze gdzieś trzeba wziąć. Nie, no to, to, ona, to ja, ja wiem. no To ona sama mówię, że może być tak, że egzamin, ale że parę godzin trzeba będzie wykupić i, i przejeździć. No. Ja mówię, no jestem tego świadomy, mówię, no to jakiś ten to. No ja bym spróbował, przynajmniej odzyskać. No coś po kombinu, wiesz. Tak, także ten. Dobra, a jakaś rada dla takich, co się tam, no niż takie, taka już ostatnia, prawda? No. Jak się coś komuś trafiło, coś takiego, to co, co byś radził? Już tak poza tym pójściem czystym i, i, i w sensie, przygotowanym. To się nie poddawać. Mhm. Nie przejmować się tym, bo jutro może być lepiej albo coś. To akurat była chwila, wiadomo, tak? Dokładnie, prawda? No i jak, jak, to, jak to się nazywa, no? Będzie się nie poddawał, to... Wszystko zrobi, tak? Dobra. No to wiadomo, dobra. człowiek się może załamać, a chwilę to, ale jak przemyśli, to będzie wszystko okej. Okay. Nie nie na tym świat polega, żeby o prawo jazdy mieć albo coś, bo bez prawa jazdy też ludzie żyją i. No, te... tak, no tak. wiadomo, to... że to ułatwia życie, tak? No, albo coś, ale no. Ja, ja tak wyszedłem z tego założenia, że się nie będę poddawał i. Jakoś to przesz przeszedłem, to wszystko pozpacałem, mam to z głowy i teraz tylko czekam na łagodny wyrok sądu, żeby mi to umożliwił wcześniejsze zdanie prawa jazdy. Dobra, słuchaj, to, to dzięki serdeczne za, za, za ten, no. No, do następnego razu, może się spotkamy, a nawet nie, jak ja nie, ja to... Pana, ja pana oglądam co chwilę, to, to widzę. No, nie ma problemu. A da, jak ten, to może się spotkam we Wrocławiu i no, daleko nie mam mi tam badania. Dobra, tak. dobra. Dobra. To dzięki to Ci, Paweł. Trzymaj się. Cześć. Do następnego razu. Ja dziękuję razy. też za rozmowę. Do dzięki. Budzela. Dziękuję Ci serdecznie. Dobra, czyli, czyli no w zasadzie temat hangoutu się skończył, bo kolega tutaj nam wszystko ładnie... Wytłumaczył. Tutaj jeszcze e One 1 ładnie pisze. Proponuję robić badania WOMP w Gdańsk. Tam się tak nie czepiają. Osiem stówek, prawko za drugim razem zdane. Ale tutaj znowu pan Krzysio, mnie WOMP czochra, już drugi miesiąc. Jestem już blisko 1000 zł w plecy. Mm, ceny tutaj co One One pisze. Dwie. O! Moment, kurde, bo jak na złość diabeł się cieszy, coś, coś kliknąłem, nie to, co trzeba, prawda? 200 zł za samo wejście do WOMP-u, reszta za pozostałych lekarzy, okulista, neurolog, psycholog, lekarz decydujący. Także, no, no nie jest to tania zabawa, jak już złapią cię i niestety jeżeli to już jest przestępstwo niewykroczenie to tysia, 10 tysięcy tutaj kolega nasz poleciał, prawda? One, one. Większy stres miałem w egzaminie na prawo jazdy niż w WOMPie. Witam jaki koszt tych ponownych badań na myśliwych. Na razie poczekajmy z tymi badaniami na myśliwych, bo gdzieś czytałem, że ma być ta, znaczy, że w Obecna władza tak kombinuje, żeby tych badań nie było, także może się myśliwym uda i badań nie będzie i nie ma co tutaj dzielić skóry na niedźwiedziu, jeżeli nie, nie wiadomo, czy tych badań nie, nie będzie, prawda? Maciej, jak pierwszy raz to lekarz da szansę, a za drugim razem to się zgodzą z lekarzem, niech trzepie i więcej. Z reguły jest, pierwszy raz masz jakiś kredyt zaufania, jeżeli nie wyglądasz jak ten ziom, którego teraz tutaj pokazuję, prawda, to raczej masz spore szanse przejścia badań lekarskich i, i psychotestów. Natomiast za drugim razem, za trzecim to z reguły jest negatywnie. Tomek, witam, czy u pana zrobię badania psychologiczne? Tak, można zrobić. Loksenix, 8 dioptrii, kategoria D, co sądzisz? Przejdzie, czy przejdę badania? 8 dioptrii jest na granicy, czyli można przejść, można nie przejść. Na dwoje babka wróży. I tutaj jeszcze. Patrzę, Krzysiek coś napisał, może jednak do tego wątku pójdą tacy, jak są na co dzień. Przejdzie badania, dostanie prawo jazdy i z powrotem co? Zrobi to samo. No, tak się też, tak się też zdarza, prawda? Tak się też zdarza. Dobra, słuchajcie kochani, wydaje mi się, że pogadaliśmy sobie całkiem fajnie. Dziękuję koledze Pawłowi za relację. No, nasi nie dali rady, kurde, dostali trochę w D, chociaż coś tam honorowego było, prawda, także trzymaj się, cześć, do następnego razu, jak oglądasz w powtórce, to komentarz już pod wideo, jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia, to serdecznie zapraszam, tam gdzieś kolejny filmik, subskrypcja, do następnego razu. Jeszcze tutaj kolega The Best, dzień dobry, jak ktoś ma padaczkę, przeszedł badania w WOMP, zda teraz egzamin, czy wydane prawko, które kosztuje 100 zł, będzie musiał co pół roku po 100 zł. No według przepisów tak jest, plus jeszcze będzie musiał dwie stówy za badania lekarskie. Także trzymaj się, cześć, do następnego razu. Thank mm -hmm. you.